Siemanko, zobaczcie. Standardowy zawias, puszkowy do drzwi nakładanych. Wszyscy mieliśmy z nim do czynienia. A tutaj coś takiego. Zawias również puszkowy, ale już kątowy 165 stopni. Nieraz na montażu słyszałem, panie, co pan mi za super zawiasy zakłada. Do czego służy zawias kątowy 165 stopni? Zaraz wszystko wytłumaczę. Zapraszam do oglądania. Szafka standardowa, 80, no może nie standardowy fronty, bo jeden węższy, drugi szerszy, no taką miałem wizję, tak sobie wymyśliłem, więc tak mam. Po otwarciu widać front zamontowany na dwóch prostych zawiasach. Kąt otwarcia 110 stopni. Nie ma możliwości tego frontu szerzej otworzenia. Zaraz założymy tamte zawiasy i zobaczymy co się stanie. I zobaczcie, jak fajnie i pięknie, szeroko możemy otworzyć ten front. Coś wspaniałego. Tego typu zawiasy użyjemy na przykład w garderobach. Wiadomo, z reguły garderoby są ciasne, potrzeba ten front otworzyć szerzej, żeby tego światła nam wpadło do tej szafki, no i żebyśmy mogli mieć większe pole manewru. W sumie nie tylko garderoby, bo i kuchnie bywają ciasne i nie obejdzie się tam bez takich zawiasów. Również w szafkach narożnych, gdzie fronty otwierają się niezależnie. Jeden na prawo, a drugi na lewo. Tak więc już wiecie, do czego służą zawiasy kątowe 165 stopni. Możliwe, że o czymś zapomniałem, bo nie jestem alfą i omegą i mam sklerozę. A także w słupkach wysokich, wolno stojących, bądź w zabudowie, gdzie mamy do czynienia z szufladami wewnętrznymi, jest potrzeba otwarcia tego frontu szeroko, tak abyśmy mogli sobie tymi szufladami bezkolizyjnie wyjeżdżać. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz gorąco, zapraszam Cię do subskrybowania kanału DIY Design. Na pewno nie pożałujesz. A w niedalekiej przyszłości dowiemy się, jaki zamiennik do frontów lakierowanych na wysoki połysk w kolorze czarnym, tak żebyśmy po tygodniu użytkowania nie musieli tego reklamować. Cześć!